w pierwszym wiaderku internetu, czyli pierwszym filmiku z serii, w której będę wam pokazywał najciekawsze i najbardziej użyteczne strony w internecie. Z tej strony graczek i zapraszam do oglądania. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać stronę screencast która służy do nagrywania pulpiców wprost z poziomu przeglądarki. Cała magia tej strony polega na tym, że możemy wykonywać krótkie filmiki, które będą pokazywać nam nam albo osobom, które, którym wyślemy link to, co widzimy na swoim pulpicie. Aby zacząć należy nacisnąć ten albo ten przycisk i przeniesie on nas na specjalną stronę, gdzie Sprawdzić, czy nasza przeglądarka obsługuje Java? Jeżeli jej nie obsługuje, automatycznie zacznie ściągać wtyczkę, która nam pozwoli na nagrywanie pulpitu. Po naciśnięciu tego, właśnie strona sprawdza. sprawdza. Tutaj pisze, że powinniśmy się zgodzić albo wcis wcisnąć OK, OK, jeżeli będziemy w jakiś sposób tutaj testowani przez przeglądarkę. Musimy poczekać kilka chwil. Tutaj m, moja przeglądarka, czyli Chrome, pokazuje mi, że e, Java nie jest wspierana, więc e, za chwilę powinienem dostać e, właśnie po, powinienem dostać taką wiadomość, że muszę ściągnąć e, launchera, czyli wtyczkę, która mi pozwoli na, na e, nagrywanie tego pulpitu. Wtyczka powinna się za chwilę ściągnąć. Tak, i teraz muszę ją zainstalować. Naprawdę zajęło to chwilę. I um, potem jak zainstalowaliśmy już wtyczkę, musimy wcisnąć ten przycisk jeszcze raz. I wtedy aplikacja już powinna się włączyć. I włączyła się. Jak tutaj widzimy mamy takie okienko, które możemy dowolnie rozszerzyć albo zmniejszyć. I e, wszystko co zna będzie znajdować się w tym okienku zostanie nagrane. Tutaj mamy do wyboru czy chcemy nagrać sam, sam, e, sam ekran, czy samą kamerkę, czy chcemy obie. Ja niestety nie mogę wybrać tych e, dwóch ostatnich opcji, bo nie mam podłączonej kamerki. E, a tutaj możemy wybrać na przykład całość albo, albo 720 pikseli to już w zależności od tego jak, jak i co chcecie nagrać tutaj mogę jeszcze wybrać czy chcę mieć narrację z mikrofonu no i tyle jak już mamy wszystko przygotowane możemy zacząć nagrywanie musimy nacisnąć ten czerwony przycisk tutaj. Po trzech sekundach włączy, włączy się nagrywarka, która pozwoli nam na nagranie wszystkiego, co tutaj jest. Ważne jest to, że podczas nagrywania y, będzie widoczne tu, tylko to, co jest w ramce, ale tą ramkę możemy spokojnie sobie przesuwać w inne miejsca i będzie to nawet widoczne na, na naszym filmie. I tutaj mogę sobie spokojnie y, przeglądać i potem jak już skończę m, mogę zapauzować i na przykład zmniejszyć sobie okienko albo y, przesunąć w inne miejsce i mogę zacząć z powrotem przy, przyciskając ten przycisk albo mogę z, z, zobaczyć to co sobie nagrałem. Nie będę teraz na to patrzył y, bo y, będę miał pewnie nagrany dźwięk. Co może wywołać e, dziwny efekt, ale e, jakość tego jest bardzo dobra i bardzo to polecam. Tutaj jest jeszcze przycisk do skasowania i z, z zaczęcia od nowa. I, e, albo na samym końcu możemy skończyć nagrywanie. I... E, e, mm, Wybrać, i y, y, y, y, ile części z tego chcemy opublikować. Tak. Y, tutaj widzicie to, co mi się nagrało. No bo Wam chwilę, możecie posłuchać tego, jak to, jak to udało się nagrać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 i potem jak już skoń. jak mogliście zauważyć, jakość filmu i jakość dźwięku jest bardzo dobra. Ale następnie możemy. Tutaj mamy trzy opcje. Po, po kupieniu konta Pro jest ich więcej, ale jest to płatne, dlatego zajmę się tylko tymi darmowymi opcjami. Pierwsza opcja pozwala nam na zapisanie filmu wideo na naszym pulpicie. Następna pozwala nam na wysłanie filmu do screencast o -matic. Oczywiście to jest funkcja po rejestracji, ale także jest darmowa. I po, po wysłaniu na screencast o możemy łatwo wysłać innej osobie linka do tego filmu i ona może zobaczyć to, co my widzieliśmy na swoim pulpicie. Albo po zalogowaniu możemy od razu wysłać ten film do, na YouTube i możemy również wysłać innej osobie link i ona sobie łatwo to zobaczy. Ja sobie to zapiszę. Tutaj mamy wybór trzy różne formaty do wyboru. Tutaj możemy zmienić nazwę pliku na przykład na nazwa pliku. I tutaj możemy jeszcze wybrać, gdzie chcemy e, zapisać nasz, nasz filmik. Na końcu wciskamy Publish. E, nasz e, filmik zostanie, tak jakby, wyrenderowany, zapisany na, na naszym pulpicie w, w takiej nazwie i takim formacie, jaki sobie wybraliśmy. I jak już skończyliśmy, to naciskamy DON, nasz, nasza nagrywarka się wyłącza i e, zostanie zrobione wszystko to, co e, zrobiliśmy wcześniej. Myślę, że strona jest bardzo ciekawa i bardzo przydatna dla osób, które muszą na przykład szybko pokazać komuś jakąś prezentację, a ta osoba nie ma programu na swoim, na swoim komputerze, dlatego można po prostu szybko nagrać ją i wysłać linkiem i wszyscy będą mogli szybko ją zobaczyć. Jeżeli wam się podobało, to możecie zostawić subskrypcję po więcej takich filmików. I do zobaczenia. Na razie.